SW Quality to platforma, która organizuje za ciebie badania jakościowe i wywiady UX. Wystarczy, że przekażesz minimum danych na temat realizacji, a SW Quality zrobi za ciebie resztę. Dzięki organizacji po stronie platformy możesz w tym czasie skupić się na rzeczach kluczowych dla projektu. SW Quality ustawi spotkania w harmonogramie. Wyśle zaproszenia do wszystkich uczestników badania, respondentów, moderatorów, badaczy i obserwatorów. Przydzieli moderatorom biznesowe licencje oprogramowania komunikacyjnego. Uruchomi podgląd badania na żywo oraz udzieli dostępu do nagrań po jego realizacji. Ekran podglądu to również wiele przydatnych narzędzi, m.in. czat, lista wywiadów czy scenariusz. W trakcie realizacji przydzielimy stałego opiekuna do Twojego projektu, otrzymasz pełne wsparcie techniczne i zagwarantujemy niezwłoczną reakcję na zmiany w Twoim projekcie. SW Quality oszczędza Twój czas i pozwala skupić się na właściwych celach. Zaufało nam już wiele znanych marek i instytucji. W 2021 roku, zgodnie z danymi Petebrio, wykonaliśmy ponad 1300 pomiarów. Wejdź na stronę swquality.pl, zobacz projekt pokazowy. W razie pytań lub chęci zakupu pełnego dostępu skontaktuj się z nami. Zapraszamy na swquality.pl.